1, 100 tysięcy, 100 tysięcy, 100 tysięcy, 100 tysięcy, tysięcy, tak I po raz pierwszy niestety choroba nie pozwoliła mi uczestniczyć wcześniej w wydarzeniach Nazywam się Robert Stępiewski. Jestem pomysłodawcą tego projektu ulica Teatralna w budżecie obywatelskim. Yeah. Mam nadzieję, że powtórzymy ten projekt w przyszłym roku. Zgłosiłem ten projekt do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. W połowie sierpnia będzie wiadomo, czy ten projekt został zakwalifikowany pod głosowanie Głosowanie będzie się odbywało z końcem sierpnia i we wrześniu Także liczę na wasze głosy Oddaję głos aktorom Teatru Powszechnego Dziś sceny miłosne Reżyseria Małgorzata Potocka, wyboru tekstów dokonała Natalia Samoili Przed Państwem wystąpią aktorzy Teatru Powszechnego, Joanna Zagórska, Jarosław Rabenda w Po Złośnicy, Aleksandra Bogulewska i Daniel Mosior w Tangu Mrożka oraz nietypowa para, jak na duety miłosne Przemek Bosek i Mateusz Kocięcki w ślubach panieńskich. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, zanim zagramy jeszcze trzy słowa o tym, z czym będziecie się mierzyć za chwilę, mianowicie poskromienie złożnicy albo ugłaskanie sekutnicy, w innym tłumaczeniu polskim? W skrócie, historia y, jest o tym. Bardzo bogaty mieszczanin z Padwy, jak Baptista, ma dwie córki. Starszą Katarzynę, paskudną, złośliwą... To y, koleżanka. Y, y. Katarzyna i drugą, młodszą, biankę, uroczą, cudowną, u, u, u, u, układną i w ogóle taką, o której marzą wszyscy panowie i całe tłumy, sznury do niej za lotników y, y, przychodzą. Niestety ojciec postanawia, że dopóki Katarzyny nie wyda za mąż, y, dopóty y, młodsza córka też za mąż nie wyjdzie. Nie ma chętnych, nie ma chętnych, aż wreszcie zjawia się y, łowca posagów y, Petruccio. Petrukio, jak tam. To ja. Ale ma jeden problem, bo musi również przekonać Katarzynę. Albo przynajmniej spróbować ją ogłaskać. Dzień dobry, Kasiu. Jak bowiem słyszałem, to twoje imię. Widzę, słów masz twardy. To do mnie mówi zwie mnie Katarzyna na honor kłamieć, bo zbą Kasią czasem milutką, a czasem złą Kasią i najpiękniejszą Kasią w chrześcijaństwie Kasią z Kasina, Kasią Katarzynką bo wszystkie Katarzynki to pier... kniczki Gdybym wszędzie słyszał z pochwały twojej łagodności twojej urody tym zachęcony wyruszyłem w drogę. O twoją rękę przybywam się starać. Jak wyruszyłeś, tak się i odruszysz. Bo wiem, że jesteś tylko ruchomością. A cóż jest ruchomość? Składane krzeselko. To no mówisz jak z książki. A więc siadaj na mnie. Bóg stworzył osły, żeby nas nosiły. Bóg stworzył dziewki, żeby nas nosiły. Nie ja tą szkapą, co ciebie poniesie. Z pracy. Przemysław Bosek Popełnimy dla Państwa fragment ślubów panińskich Aleksandra Fredry A Co możemy powiedzieć o tej sztuce? Proszę sobie wyobrazić, że kobiety w tej sztuce wpadły na pomysł żeby nigdy nie brać ślubu w sensie z płcią przeciwną i ja jako Gustaw uznałem że jest to głupi pomysł więc ich plan i nasz plan to dwa różne plany on chciałby zostać klary ukochanym mi Aniela została pisana co z tego będzie zobaczycie zaraz pani. No <sumimmen> <grystanie> Do nie być <grystanie> <grystanie> <grystanie> Miłości, ty żalów przyczyno, Złorzeczyć ci nie mogę, Minę mile łzy płyną, lecz, klaro, kiedyż równą odpłacisz mi miarą, kiedy ze mną zapłaczesz, klaro, klaro, możesz kochać, nie płakać, i już dwa lata się kończą, jak Powabność klary wzbudziła mu miłość Bez granic, bez miary Nie ma dnia bym nie błagał Najszczerszym Wejrzeniem I każdym okiem Łowił wzroku promienie. Łzami moimi Skrapiam jej ślady Skrapiam całą drogę I kamień bym zmiękczył. Jej zmiękczyć nie mogę O to to jest przyczyna, to powód wszystkiego złego. Chodzi, łazi, cień Albina. Płacze? Diabli wiedzą czego. 50 lat, jęczy złocha. Teraz każda myśleć będzie, że to tak miłość wszędzie. Gdzie mam wylać łzy moje? Gdzie podać, podać bezcznienia? Połam lat, dwa, lat, dziesięć jeszcze się nie zmienię. Niechaj tylko na chwilę, na cząsteczkę chwili. Klara, patrząc się na mnie, choć trochę za chwilę. Albinie smętny. Jak rosa poranna, tak mgła złe z twoich wypełnia dom cały. A jednak moje nie zmiękczyły skały. Im się więc staną zaleczanym kwasem. Inny ci sposób poradzę tymczasem. Poradź mi, poradź. A lepiej niż rano. leżę poradził? Drzwi mi pokazano. Co tam, mi więcej. Tylko nie każ rządzić. Pierwej pocieszę. <śmiech> Mnie pocieszyć nieba. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dobry, trzy, cztery, pięć, sześć, siedemdziesiąt dziewięć, dziewięćdziesiąt dziewięć. Chcielibyśmy Państwu przedstawić fragment sztuki Słowomira Mrożka pod tytułem tango. Ja się nazywam Daniel Mośród i chcielę się w postać Artura. To jest moja serdeczna koleżanka nie tylko z pracy, i i się w rolę Ali. Artur jest osobą, jest człowiekiem ideowym, pełnym wartości, a Ala jest Kobietą jest. I zapraszamy Was bardzo serdecznie. Czego chciałeś? Dlaczego? Chciałbym z Tobą porozmawiać Na osobności Nie, Ty myślisz, że oni się nami przejmują Nawet gdybyśmy robili Nie wiem co A co Ci się stało? Dzisiaj jest dwa Wajdak. razy... Łajdak, No To Dziękuję, że zwróciłaś mi uwagę. No bo wyraza... wyrażasz się o swoim ojcu tak jakoś staroświecko. Dzisiaj nikt tak nie mówi o swoim ojcu. A jak? W ogóle się o nich nie mówi. No to w takim razie pomyliłem się. To, że jesteście krewnymi, to jest wasza sprawa. Stomil jest całkiem sympatyczny. Słuchajcie, artysta. No co z tego? Artyści to zaraza! Oni pierwsi nadgryźli epokę. No i co? Zimno mi. Jestem prawie naga. Nie zauważyłeś. <śmiech> Powiedz mi, czy zastanawiałaś się już nad tym, o czym mówiłem ci dziś rano? Zgadzasz się? O tym, żeby wejść za ciebie za mąż? Mówiłam ci, że nie widzę potrzeby. Czyli się nie zgadzasz? ja nie rozumiem, o co tyle hałasu. Jak chcesz, możemy się pobrać jutro, i tak jesteśmy kuzynami. Dobrze, ale ja nie chcę, żeby ci było wszystko jedno, wyjść czy nie wyjść za mnie. Ja chcę, żebyś zrozumiała, jak to jest poważna sprawa. No dlaczego znowu taka poważna? I tak, jeżeli będę miała dziecko, to z tobą, a nie z księdzem. Dobrze, jeżeli więc ta sprawa sama w sobie nie jest poważna, to może chociaż uczynimy ją poważną? Ale po co? Bo nic nie jest poważne samo w sobie, nie jest w ogóle żadne! Wszystko jest nijakie! Musimy nadać rzeczom jakiegoś znaczenia, inaczej w tej nie uponiem, musimy stworzyć znaczenia, skoro nie ma ich w naturze. Ale po co? Bardzo dziękujemy. O 20.00 aktorzy zagrają jeszcze raz dla nas. Ja może jeszcze raz poproszę naszych aktorów na środek. Joanna Zagórska, Aleksandra Wogólewska, Dadaniel Mosior, przepraszam, Mateusz Tocielski, Przemysław Zboszek i Jarosław Kawenda. W tej przerwie aktorzy zagrają o 20.00 jeszcze raz te same sceny, za tydzień o 21.00 tu na Placu Jagiellońskim bardzo serdecznie zapraszam wszystkich z dziećmi, Teatr Klinika Lalek, cyrk bez przemocy, fantastyczne widowisko dla całych rodzin, zapraszam.